idę czymś co przypomina jakąś uliczkę na wsi czy w miasteczku pamiątki regionalne wyglądają nawet dosyć ciekawie ikony jakieś miejscowe kiecki no Zastanowię, czy, czy nie zostawić tutaj paru złotych. W każdym razie to wszystko w Sanoku. W regionalnym skansenie. Pamiątki w Sanoku. Kupiłem sobie parę kartek pocztowych. Ryneczek na skansenie w Sanoku wygląda bardzo ciekawie Na środku studnia Tutaj jakaś figurka, tylko jeszcze nie wiem czy ja Bo filmuję z tyłu